Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i w tym wideo opowiem Ci historię kierowcy, który przeszedł szczęśliwie badania za alkohol w WOMP-ie i poprosił mnie o opublikowanie jego relacji. Hmm, witam serdecznie Panie Darku, chciałbym odgórnie zaznaczyć, iż szczęśliwie dla mnie nie czytałem nic ani nie obejrzałem ani jednego wideo na temat badań w WOMP, gdyż inaczej zwyczajnie posrałbym się ze strachu i nie poszedłbym na te badania. Przygoda moja zaczyna się w 2014 roku, także dzisiaj jest 2020. Ale mimo wszystko widz jakoś no, wrócił do moich filmów i zrelacjonował mi wszystko bardzo fajnie, chociaż nie wiem, w którym to wąpię. Pewnej soboty wpada do mnie kilku znajomków. Zajadamy się stekami wołowymi, spożywając spore ilości alkoholu. Idzie piwo, idzie wódka, kończymy w środku nocy lub nawet nad ranem. Kładę się spać pijany z myślą, iż nie mam siły na poranne wstawanie. I bardzo się myliłem, ponieważ o 6.30 rano dzwoni mój brat. Wstajemy, jedziemy na giełdę i faktycznie umknęło mi to zaplanowane wcześniej zdarzenie. Szybki prysznic, szybkie śniadanie, głowa szumi, ale jadę, prawda? Giełda dosłownie 300 metrów od domu. No Pechciał przed giełdą kontrola. Patrzę swoimi zamroczonymi oczami, jak kolejne auta przede mną przechodzą dmuchanko. I wiem, że mam problem dmucham pytanie policjanta, czy spożywał Pan alkohol. Tłumaczę, że jestem po imprezie. Natomiast na alkomacie wychodzi 0,20. Mało, ale jestem po spożyciu i początek dramatu. W zasadzie przyjechałby 15 minut później, byłoby tam 0,19 i mógłby sobie na giełdzie Robić co chciał. Nie ma dyskusji, jestem przegrany. Wyrok 8 miesięcy zakazu prowadzenia i 1500 zł mandatu. No, myślę sobie, pff, jest gitara, ale był to mój błąd. Natomiast pismo przyszło pocztą, badanie w WOMP-ie. Termin taki i taki: lekarz-psycholog. Zastanawiam się chwilę i dochodzę do wniosku, iż to zapewne zwykła procedura nie zdając sobie sprawy, z czym mam się tak naprawdę zderzyć. Jak wspomniałem na początku wywodu, nie jestem świadom tego, co ma nastąpić. Nie wiem, czym jest WOMP, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Nie mam o Pańskim kanale zielonego pojęcia. No, ale do rzeczy. Godzina 7.00 w womp pobranie krwi, zapoznanie się z kolegami w kolejce. Kolejka liczy ponad 20 osób, czyli policz sobie 20 osób każdy dostał 1500 zł mandatu na dzień dobry, także 30 tysięcy poszło gdzieś tam jakby to powiedzieć, nie powiem, że się ebać, prawda ale gdzieś poszło. Yy, mieszane środowisko, recydywa, młode koguciki, pechowcy i jeden rolnik, twardziel wjechał pijany ciągnikiem na autostradę, bo po prostu mógł. A kto takiemu zabroni? Yy, po badaniach krwi laryngolog, testy na równowagę, maszerowanie od ściany do ściany zamkniętymi oczami, oczywiście podnosząc na zmianę lewo i prawe kolano takie tam badania laryngologiczne, Następnie kilka pisemnych testów u psychologa Pytania krzyżowe mające na celu ustalić profil osoby badanej w dużym uproszczeniu, czy jestem degeneratem, czy nie. No, nie poznałem wyników tych testów. Następnie rozmowa w cztery oczy z panią psycholog, co miało miejsce, kiedy, gdzie i jak, jaka ilość alkoholu została spożyta, wszelkie okoliczności, jak nas spowiedzi siedzę sobie, mówię prawdę, tylko prawdę i całą prawdę. Teraz po czasie wiem, że moja nieświadomość sytuacji, w jakiej się znalazłem była kluczowa. Szczerość w moim przypadku była kluczem do sukcesu. Pani psycholog pytając mnie, kiedy ostatnio spożywałem alkohol, zapewnie nie spodziewała się odpowiedzi w ostatni piątek, kiedy badanie miało miejsce trzy dni później, w poniedziałek. Co Pan wypił? Piwa, cztery sztuki z kumplami. Teraz pytanie, czy po cztery sztuki, czy, czy czterech kumpli po sztuce, bo leciał mecz. Gadam wszystko jak było, nawet na myśl nie przychodzi mi kłamać. Skoro Pani pyta, to ja odpowiadam. Dalej pytania Czy lubię alkohol? Ile razy w miesiącu spożywam? Odpowiadam, że w weekendy piję piwo z kumplami, gramy w pokera, gry na PC i piwko leci. W niedzielę odpoczynek i w poniedziałek jestem zdrowy. No, tłumaczę też, że tego feralnego dnia wsiadłem za kółko, nieświadomy tego, że byłem wczorajszy. Nie tłumaczę się jak winny, mówię całą prawdę i tylko prawdę. To już moja moje dopowiedzenie. Zrobiłem źle, jestem świadom konsekwencji i to wszystko Pani psycholog skrupulatnie zapisuje. puszczam je bez słowa, wyjaśniając, że mam się zgłosić na ostatnie tego dnia badanie do lekarza wewnętrznego, który zadecyduje. No, lekarz wewnętrzny to jest lekarz uprawniony do badań kierowców. I tutaj przestroga dla, dla wszystkich. To wszystko przeszedłem, kosztowało mi jakieś pieniądze, jakiś czas, ale przede wszystkim nerwy, no można osiwieć. Biegmunka, podwyższone ciśnienie, koszmary w nocy, tylko na miasta tego, co czeka osobę mającą przejść badania w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Jestem szczęśliwcem, no i dobrze, dlatego mojego widza nie czytałem nic, nie wiedziałem nic nie oglądałem nic i się udało. Także no, mogę się tylko cieszyć, że widzowi poszło tak fajnie. Są to niestety wyjątki od reguły. Być może widz się dojrzale zaprezentował, być może widz jakoś tak było po nim widać, że nie jest jakimś tam lumpem, nie jest jakimś tam gościem, który tylko patrzy, aby wypić aby tego kaca zaleczyć. Także jeżeli uważasz, że sytuacja, że tak powiem, twoja będzie taka sama jak widza, to wystarczy tylko mówić prawdę, samą prawdę i tylko prawdę. Także na tym kończę. Jeżeli miałeś taką fajną sytuację, że przeszedłeś za pierwszym razem skomentuj to poniżej w komentarzu do tego wideo. Nie musisz dawać konkretnego miejsca, gdzie zdawałeś, gdzie przechodziłeś te badania. Natomiast ogólnie opisz sytuację, co twoim zdaniem pomogło ci przejść badania w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, prawda? I w zasadzie na tym koniec. Jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, oczywiście subskrypcja tutaj mojego kanału, jeżeli lubisz takie historyjki, takie bajki z mchuj paproci yy, złapanych za alkohol. Jeżeli już jesteś weteranem, to tutaj oczywiście kolejny filmik, który być może jeszcze nie obejrzałeś. Mówił Darek Kraśnicki i do zobaczenia wkrótce.